Przy omawianiu pętli for pojawiły nam się listy, były one przykładem kolekcji elementów, po których możemy iterować. Zastosowanie list jest jednak znacznie szersze, stanowią one dość uniwersalny kontener, pozwalający na przechowywanie różnych wartości. Pythonowe listy charakteryzują się tym, że zachowują kolejność elementów oraz pozwalają na odwoływanie się do elementu poprzez jego numer. Numeracja elementów jest ciągła i zaczyna się od zera. Jak może już zauważyliśmy listy w wielu aspektach przypominają napisy, ciągła numeracja od zera, identyczny sposób iterowania w pętli for, dostęp do elementu o podanym indeksie i tak dalej. I tak jest w istocie. Wiele operacji wygląda tak samo, jednak napisy i listy w Pythonie nie są ze sobą tożsame. Napis nie jest listą liter i istnieją między nimi istotne różnice. Najpierw jednak trochę o podobieństwach. Dostęp do elementów listy, a także jej fragmentów pod list jest identyczny jak w przypadku napisów i odbywa się z użyciem nawiasów kwadratowych. Dla list możemy tak samo stosować zakresy podawane z użyciem dwukropka oraz krok, także ujemny jeżeli chcemy odwrócić kolejność listy. Identycznie działa również funkcja len, która zwróci nam długość listy, co pozwala także na iterowanie po indeksach listy, a nie tylko jej elementach. Głównymi różnicami jest to, że lista jest modyfikowalna oraz że elementem listy mogą być obiekty dowolnego typu, nawet w ramach pojedynczej listy elementy mogą być różnych typów, elementami listy mogą być też inne listy. Dla przypomnienia, napis był niemodyfikowalny i składał się tylko ze znaków Unicode. Modyfikowalność listy pozwala na zmianę wartości, a nawet typu wskazanego elementu pozwala na dodawanie nowych elementów zarówno na końcu listy z użyciem metody append, jak i w dowolnym miejscu listy z użyciem metody insert. Możemy też usuwać elementy z listy korzystając z instrukcji del, do której przekazujemy element do usunięcia. Podobieństwo list i napisów możemy wykorzystać używając listę w roli modyfikowalnego napisu. W tym celu możemy skonwertować dowolny napis na listę wywołując po prostu konstruktor listy od podanego napisu, wykonać modyfikację na otrzymanej liście, a następnie skonwertować ją na napis. Do konwersji na napis używamy funkcji Join z klasy STR obsługującej napisy, do której podajemy napis używany do łączenia elementów listy, w tym wypadku pusty, oraz tą listę. Moglibyśmy zapisać to jako wywołanie metody Join na pustym napisie, ale taki zapis wydaje się dziwny. Warto zauważyć, że otrzymaną listę znaków możemy traktować jako listę napisów i w ramach jej modyfikowania w pojedynczą komórkę wstawiać całe napisy. Oczywiście ten sposób na modyfikowanie napisów ma sens tylko w niektórych przypadkach. Często prościej jest utworzyć nowy napis, korzystając z operatorów pobierających podnapisy oryginalnego napisu. Warto wspomnieć, iż mamy też niemodyfikowalny wariant list. Krotki. zapisujemy je podobnie jak listy, tyle że z użyciem nawiasów okrągłych, a nie kwadratowych, mogą okazać się one przydatne lub nawet niezbędne w pewnych sytuacjach, ale mimo to nie będziemy im poświęcać zbyt wiele czasu. Listy posiadają także metody umożliwiające ich sortowanie, odwracanie i tak dalej. Warto zauważyć, iż metody te na ogół modyfikują listę, a nie zwracają jej zmienioną kopię, tak jak ma to miejsce z operatorem nawiasu kwadratowego.